Na samym początku prosiłbym Cię o zostawienie tej suba, jeżeli jeszcze tego nie robisz, oraz dzwoneczka, bo 80% nie subskrybuje go kanału, albo łapeczkę też możesz zostawić. No, z góry dziękuję i miłego oglądania. Cześć mano, jestem Zyrox, a to kolejny film na moim kanale, a dzisiaj Wam znów pokażę moją stronę z lajkami. To nie pamiętam mojej strony jako wersji pierwszej, e, przedstawiała na tylko łapki w górę, łapki w dół i wyświetlenia. Teraz mamy coś takiego, że nasza strona wyświetla po prostu łapki w górę, w dół oraz osoby na żywo, jak i wyświetlenia. E, tutaj są normalnie łapki w górę, tutaj normalnie łapki w dół i normalnie tutaj mamy takie połączenie. Jeżeli wkleimy transmisję na żywo, e, czyli na przykład wkleję tutaj live meduzy. Pojawia nam się y, liczba osób na naszej transmisji. Y, a jeżeli natomiast wklejemy jakiś film, po prostu będą nam się pokazywały wyświetlenia. Po prostu automatycznie tak to pięknie działa. I właśnie. Jeżeli chcecie kolejną wersję strony, bo to jest jeszcze mało rzeczy, które możemy dodać Możemy na przykład dodać ustawienia koloru i tego typu rzeczy To po prostu zostawiajcie tutaj na przykład 2000 łapek? 1500? 1000? dobra, 1500 łapek i leci kolejny update strony, bo to jest wersja 1.0 No myślę, że już, bo staram się ją płacić tak regularnie, no zobaczymy Ale to nieważne no, a więc teraz Wam, słuchajcie, pokażę, jak to umieścić w naszym OBS-ie, jak to zrobić, żeby to wszystko pięknie, ładnie wyglądało. Ok, więc potrzebujemy po prostu OBS-a, tyle nam he, do szczęścia jest potrzebne. E, I tak, oczywiście, wklejamy nasz filmik tutaj, wchodzimy w Pelu Kośnik LiveCant, wklejamy nasz filmik, w, y, klikając w ten pogrubiony napis, pożegnamy, wyskakujemy takie właśnie okienko, i w tym okienku po prostu y, wklejamy nasz link. Potem nam się pojawią takie y, całe tego y, statystyki. Tutaj na dole powinien nam się pojawić taki link, kopiujemy go oczywiście e, przyciskając oczywiście Ctrl-C, myślę, że każdy to zna dobra, przechodzimy do OBS-a i w OBSie e, tworzymy Browse Source możemy go sobie jakoś tutaj nazwać i po prostu wklejamy e, nasze URL, najlepiej w 60 FPS-ach, bo tak jest no, tak jest po prostu najlepiej, dobra i mamy naszą stronę, proszę bardzo, nasza strona działa automatycznie pojawia nam się to, co widzimy tutaj, po prostu mamy ten sam link dobrze, ale jeżeli na przykład mamy Tło ciemne, to jak to zrobić, żeby było białe? W zapisu tego filmu lub, lub przypiętego komentarza wklejcie taką formułkę, którą po dwukrotnym kliknięciu na ten Browse Source, który sobie tutaj daliście, pojawiało się takie okienko, jak wcześniej tutaj dodawaliście. Klikacie po prostu, przechodzicie tutaj do CSS, robicie Enter i wklejcie taką formułkę. Ta formułka powoduje, że po prostu nasze te napisy, te liczniki bez ikonek pojawią nam się yy, białe. Właśnie wam ja to teraz pokażę. No teraz tego nie widzicie, ale teraz to yy, widzicie i tak to właśnie wygląda. Te białe, yy, wszystko to jest białe, tak samo działa na żywo. Yy, no i po prostu tak działa. Więc taki jest fenomen jest strony, że ona po prostu działa i... No i myślę, że będą kolejne update'y że dam radę ją utrzymać jakimś tam stopniu i będziemy ją dalej rozwijać. Planujemy jeszcze właśnie wybieranie obramówek, wybieranie tła, wybieranie... Um, wybieranie na przykład koloru, gradientu i takich innych typów rzeczy um, Co było, bo były też słuchajcie takie rozkminy, żeby dodać subskrypcji na żywo Lecz tego nie zrobiliśmy, mówimy, bo mówimy tak, jest ten livecant, livecant.net e, Ale i te inne strony subów na żywo, więc troszeczkę bez sensu dawać te Troszeczkę bez sensu dawać sobie, jeżeli tamte odliczniki fajnie działają, więc tak, no, tak mi bez sensu troszeczkę. No więc to tyle już w dzisiejszym odcinku, pamiętaj, jeżeli w ten film Ci się spodobał lub ta strona, może tutaj zostawić łapeczkę w górę, 1500 łapek to kolejny update na stronę. E, no i słuchaj, jeżeli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, tak jak już mówiłem, 80% nie subskrybuje jego kanału, więc zrób teraz tego dzwoneczka i tego suba, będzie mi bardzo miło. No i z góry dziękuję, no. Więc to tyle dzisiejszego odcinku, Trzymaj się, mordeczko. I miłego dnia, wieczora. Zależy, zależnie od kiedy to oglądasz. Trzymaj się, do zobaczenia. I pa pa.